Imię i nazwisko? Nic nie wiem, nic nie pamiętam. Wszystkich rzeczy, tylko w tym domu nie wiem, co się <laughs> e, Witam serdecznie, co Ci się przypominało? Byłem w 89 tym dziewczynku, przez SB, może nie tak ale. Nie? To słabe, słabe, to słabe. Witam serdecznie, cieszę się, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Też się cieszycie? Tak. Tak się składa jakoś zupełnie niespecjalnie, naprawdę niespecjalnie, że nasi goście w tym miesiącu przejawiają niemałe koneksje krakowskie. Otóż no ostatnio Aleksander Sośnię oczywiście jest z Krakowa, Krakowa, tak jak, tak jak jego tata. Mariusz Nawiucha, który miał tutaj koncert na początku kwietnia, opowiadał o bohaterze swojego klipu, swojego teledysku, który jest farmaceutą, farmaceutą był farmaceutą, w Krakowie. Jeszcze tydzień wcześniej był u nas doktor Władysław Polok, hmm. który w Krakowie studiował historię. Jacek Jaworski natomiast urodził się w 1942 roku. Wy zgadnijcie? Krakowie. Na Kopernika. Trzy tak. dzieciństwo też stędziły w Krakowie? Tak, właściwie. Aż do drugiego roku studiów w Krakowie. Czyli na nie tylko dzieciństwo, ale i na szkółę, na okresie. w łagiennikach, potem Jaki w Jakie pasje miało młody Jacek Jakie kiełkowało w nim zainteresowania? Na kogo mm. wyrastał taki ruch? Są to dużo pytań. No, strasznie dużo podobałem i marzyłem, że być zrobionym. I to była pasja, marzenia? To była w pasja, która akurat mnie wpłynęła do sportu. I hmm. hmm. hmm. to ja znam inną wersję, sumie, słyszałem, że, że miałeś dość niski wzrost i chciałeś się umieć bronić, dlatego zapisałeś się na unogą. też, ale było tak, że w ciągu jednego roku urosło 18 punktów. W 20-tym, 10-tych lat znajdująłem się, ale jakie mam wyraźnie? Jeden najwyższy. I jakie to jest sportowe zainteresowanie no. konkretnie? Dzieciństwa, tak jak wszyscy piłka, nożynaki, tapasy, boksy. Jeśli mieszkałeś w Krakowie, to dziwnie mnie twoje zainteresowanie w Chinaczkach. Pewnie dziś, to jest rzetaryjstyczny w Chinaczkach w Krakowie. Nic o tym nie wiadomo? Cetium, bo w Chinaczkowie w polski, nie Kraków. Ale ja zacząłem w Gdańsku, tak paradoksalnie jak się spisałem. Dobrze, wracając do, y, do jakichś tam walk twoich. W 1968 roku Jacek Jaworski został wicemistrzem polskich seniorów oraz brązowym medalistą, rok później w trzecim To To tak widzę, że na poważnie podchodziło. No, ja byłem pierwszy, tylko, że miałem z poważnym tutaj w tym pierwszym roku. Wygrałem z pilniejszy liczbę na, na pół roku muszę ale to tak od razu bardzo na poważnie zacząłeś robić to, co robisz? Ja zawsze na poważnie. Kiedy zacząłeś istnieć? W 65. A w takim okresie życia? Kiedy byłem wtedy na studiach, na studiach, na w gdańskiej. I mi nazwisko? Słychać? Tak. Powiedz mi coś w swojej coś o tym nie wiem. Tata, mama, w czasie wojny tata był w NSZ, znalazła się w kolejnych bardzo w czasie komuny, a mama w AK była łączniczką. Były takie silne tradycje, nie podległy się wszyscy bracia, mamy mieli też w jakichś fadynarchach, odmocić w od wniosku. mówiła takie o ptaszkach, niewoli i tak dalej, jakich tam, Pamiętasz, No coś tam było, 때, jakiś tam piezo obraży. pamiętam, że, że w z Wilkiem to <gyszled> się spotkał i to fajnie mu jest, natomiast co tam, taką obrożynę i nie wiem, czy ten dowód się I to divicy. Stracił zainteresowanie do tego życia, też byłem, zawsze chciałem być wolny. A jaki właśnie światopogląd religijny? Mama czytałem na Biblię dużo. Ale sama była y, taką chrześci... katoliczką nie, nie, nie praktykującą, a szczególnie od czasu, kiedy w szkole podstawowej zostałem powity przez y, dzieciaków po religii z z tego z księdza. A światopoglądu? a, a mój ja zawsze byłem y, bardzo wierzącym chrześcijaństwem, katolikiem. Wówczas nawet odbyłem chyba dwa, dwa razy dziewięć pierwszych piątków, powiedzmy pierwszy w chrześcijeli miesiąca. Pierwszy do tych miesiącach tak. I miałem straszną wizję, zawsze w sądu serdecznego I się bałem, do tego, co będzie w skończy życie, mm. A światopogląd polityczny? Że... No to byłem. zawsze byłem antykomunistą, zawsze. Bo wtedy była taka... Sprawa, która od wielu lat, to sprawa śmierci z Państwa pijasa, którego nie mówi, że zabiło złotych, że zabiła mezby. Chciałem zobaczyć kogo zabił. No i musiałem samo Życzę, no i w sumie się dowiedziałem, dnia, że to jest sprawdza.